Cześć, nazywam się Darek Kraśnicki, jestem lekarzem medycyny transportu z Wrocławia i odpowiem Ci w tym filmiku na pytanie, czy warto stosować różne tzw. leki wątrobowe. No chodzi oczywiście o stosowanie przed badaniami lekarskimi w WOMP, kiedy złapali Cię za jazdę po pijaku no i musisz spełnić ten smutny obywatelski obowiązek przebadania się w Wojewódzkim Ośrodku Medycyny Pracy. Zacznę od zapytania dziewczyny internauty, witam. Za miesiąc mój chłopak będzie robił badania wątroby, by ponownie odzyskać prawo jazdy, zależy mu na pozytywnym wyniku, od tygodnia nie pije, wcześniej zdarzało mu się wypić w weekendy, no i chce wspomóc regenerację wątroby stosując dodatkowo sylimarol czyli lek na wątrobę. Czy jest sens stosowania tego preparatu, a może wystarczy odpuścić tylko alkohol na miesiąc przed, czekam na Pana opinię w tej sprawie, pozdrawiam. No, selimarol pamiętam stosowała moja babcia jako właśnie taki tak zwany lek wątrobowy, Na no, niestety ona nie piła i do wąpu na pewno nie była skierowana. Zacznę Ci tutaj od przeczytania wskazań do stosowania tego preparatu. Są to stany rekonwalescencji po toksyczno-metabolicznych uszkodzeniach wątroby spowodowanych między innymi czynnikami toksycznymi. No, yy, czynniki toksyczne to jak wiemy też jest alkohol oraz po spożyciu trudnostrawnych Pokarmów wspomagająco w zaburzeniach czynności i przewlekłych stanach zapalnych wątroby. Czyli, jak widzisz, stosowanie w uszkodzeniach alkoholowych wątroby tegoż to sylimarolu ma sens. Ale co ja bym Ci zaproponował? Uzależniłbym w pewien sposób branie tego preparatu od wyników Twojej krwi. Jeżeli poziomy enzymów wątrobowych, czyli ASPAT, ALAT, GGPT są podwyższone, no to co robisz? Oczywiście totalna abstynencja, ten sylimarol, no i jeszcze wtedy nawet zrób sobie powtórkę GGPT i tych enzymów przed samym badaniem w womp -ie. Jeżeli jesteś osobą, która nie chce się kłuć, nie chce badać krwi, no to takie profilaktyczne branie z sylimarolu na pewno Ci nie zaszkodzi. Preparat jest ziołowy, objawy niepożądane są rzadkie, oczywiście pamiętaj o abstynencji. No tyle, że pójście bez przebadania się wcześniejszego, no to jest taka zagrywka pokerowa, zagrywka w ciemno w nadziei, że ten sylimarol i abstynencja no, tą wątrobę Ci zregenerują. Sprawa kolejna- jeżeli masz jednak zamiar pić przed tym badaniem, to wątpię czy enzymy wątrobowe będą w normie nawet niezależnie od jakich Jakie byś tam leki wątrobowe nie brał, czy ten sylimarol. Reasumując to wszystko, cuzamę do kupy, w każdym przypadku wskazana jest totalna abstynencja, a sylimarol czy jakiś inny preparat potraktuj po prostu jako wspomożenie przy regeneracji wątroby. Na pewno nie zrobi Ci krzywdy, jest to tam jakiś preparat ziołowy z nasion osteopestu, czy nawet nie wiem co to ten osteopest, ale preparat jest zdecydowanie ziołowy. Natomiast sam Sylimarol nie zastąpi twojej abstynencji przed badaniami, a jego branie i oczywiście jednoczesne popijanie jest oszukiwaniem samego siebie. A samego siebie nie oszukasz, a lekarza WOMP to tym bardziej ci wyniki wątrobowe wyjdą podwyższone. Na tym kończę, jeżeli zostałeś złapany za alkohol, to naprawdę zrób wszystko, aby przejść te badania i oczywiście połącz to ze zmianą Twojego stylu życia, potraktuj tą sytuację jako sygnał ostrzegawczy. No, przynajmniej ten styl życia zmień w ten sposób, żebyś już więcej nie siadał po alkoholu za kierownicę. No, piwo, wódka, czy tam jakieś inne dziwne trunki są dla ludzi, natomiast niestety nie Odnosi się to do jazdy samochodem, czy jakimś innym pojazdem. Natomiast jeżeli miałeś podobne doświadczenia, koniecznie opiszę tutaj w, pod filmikiem, w komentarzach. Być może wypraktykowałeś jakieś inne leki, czy zioła, czy sposoby domowe, czy z jakiejś innej bożej apteki. Natomiast jeżeli Ci się spodobało, daj lajka, daj kciuka. Jak Ci rozwiązało jakiś problem, oczywiście udostępnij jej dalej. Tak, abyśmy szerzyli misję bycia trzeźwym, i to nie tylko na badaniach w Wojewódzkim Ośrodku Medycyny Pracy. Jak zwykle najwięcej dyskusji toczy się tutaj na moim blogu lekarskie kierowcówpl I tam wpadnij zaraz po obejrzeniu tego filmu poprzez link w opisie, który jest do tego wideo. Mówił Darek Kraśnicki, specjalista medycyny transportu i do zobaczenia w moim kolejnym wideo. Tak, kosty. To weź go. Ja wiem, że, że nie tego, nie będzie mi przeszkadzać. Słodki, wiemy. Chodź, o jaki zakurzony, brudny Jezus. Dobra.